zostają nasze audycje i przyciągają nie tylko dźwięki to najpiękniejsze lecz często słychać głos prosto z serca dla nas to radio niezwykle gra czy młody słucham też ja dla nas to radio niezwykłe gra starszy czy młody Dłużej te fale Od lat nie znam I sobie chwalę Można odsłuchać Stare przeboje Lub poznać nowe Które się woli Dla nas to radio Niezwykle gra Starszy czy młody, słucham też ja. Dla nas to radio niezwykle gra. Starszy czy młody? Gra. Starszy czy młody słucham też ja dla nas to radio niezwykle gra. Starszy czy młody